W jaki sposób lekarz, taki powiedzmy jak ja, uprawniony do badań na broń, podejmuje decyzję, czy dana choroba dyskwalifikuje cię do broni, czy nie. Czyli powiedzmy masz niedoczynność tarczycy, twój brat, bliźniak ma też niedoczynność tarczycy, identyczną, i okazuje się, że idą do dwóch lekarzy, jeden jest dyskwalifikowany, drugi z takim samym schorzeniem przechodzi i pytanie jest o tyle ciekawe, że coraz więcej osób prywatnych, być może i ty, zaczęło należeć do różnych kółek strzeleckich, chodzić na strzelnicę, kolekcjonować broń. Nawet jak nigdy wcześniej w wojsku nie byłeś, często też masz kategorię D lub E. No, w swoim czasie jakoś uważałeś to za stratę czasu i zrobiłeś wszystko, żeby do woja w kamasze nie pójść. Zapytanie mojego widza. Dzień dobry, około dwóch lat temu miałem wypadek komunikacyjny, w wyniku którego straciłem część prawej nogi nieco ponad kostką i czy dyskwalifikuje mnie to do ubiegania się o patent sportowy strzelecki? Pozdrawiam. I żeby tu zrozumieć filozofię mojego myślenia musisz zacząć od treści przepisu z ustawy o broni i amunicji. Badanie lekarskie osoby ubiegającej się obejmuje ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego, psychicznego, narządu wzroku, słuchu, yy, równowagi oraz sprawności układu ruchu. I lekarz przeprowadzający to badanie kieruje osobę ubiegającą się na badania psychiatryczne i okulistyczne, a jeżeli uzna za niezbędne na inne badania specjalistyczne lub pomocnicze. Czyli z tego widzisz, że twój lekarz uprawniony może sam stan zdrowia ocenić, poza psychicznym i wzroku, gdzie musi się oprzeć na opinii psychiatry i oku listy. Natomiast resztę może ocenić sam, chociaż może wysłać do innego specjalisty. I na przykładzie narządu ruchu, który tutaj był dla widza problematyczny, ma wykonać badanie sprawności kończyn górnych, siłę mięśniową, chwytność rąk, ograniczenie ruchomości stawów, szczególnie tutaj palców i nadgarstków, stawów łokciowych, barkowych. No, u mnie to nie jest zbyt ciekawe, ponieważ jestem po złamaniu obojczyka. Badanie sprawności kończyn dolnych i tutaj ograniczenie ruchomości stawów stopy i skokowego, kolanowego, biodrowego. No, trudno tutaj w przypadku widza coś wybadać, jak stawu skokowego tam chyba nie ma. Ruchomość kręgosłupa cinka szyjnego i odcinka lędźwiowego. Badanie chodu. Anomalie wrodzone lub półrazowe, czyli yy, to będzie raczej pod tym tytułem czyli anomalia półrazowa. Oczywiście stwierdza albo normę, albo opisuje patologię. Natomiast nigdzie w rozporządzeniu nie ma stwierdzenia, że w przypadku jakiejkolwiek patologii, powinien obligatoryjnie odrzucić danego kandydata. Tak, jak ma to właśnie miejsce w przypadku narządów wzroku lub chorób psychicznych, gdzie te normy są ściśle określone. Czyli na przykład, nie widzisz na jedno oko, o. Temu Panu już dziękujemy, do widzenia. Jesteś uzależniony od alkoholu, też obroń, starać się nie możesz, znaczy starać to się możesz w każdym przypadku, tylko lekarz jest zobowiązany po opinii psychiatry, czy po swojej tam jakimś jeszcze badaniu cię nie dopuścić. I reasumując, tak naprawdę wszystko zależy od konkretnego lekarza i jego oceny twojego Y, przypadku, no nie powiem, że tam, gdzie trzech Polaków dziesięć opinii, tam czasami, gdzie dwóch lekarzy też opinii, y, może być y, kilka czasami lekarze inaczej spojrzą na dany przypadek po wnikliwszym takim zbadaniu. No, no nie jest to proste i być może dlatego ciągle medycyna jest sztuką. Czyli dla jednego to schorzenie może być problemem dyskwalifikującym, dla drugiego wcale tak być nie musi. Natomiast, jak już masz wątpliwości, to zawsze możesz się odwołać do instancji wyższej. I, I żeby było śmieszniej, najwięcej odwołań nie jest z powodu stanu zdrowia, czyli tych połamanych rąk, czy, czy tam obciętych rąk, nóg, czy jakieś tam niedoczynności tarczycy, czy chorób serca, czy czegokolwiek innego, tylko policja odwołuje się z takiego powodu, że ma jakąś wiedzę, że ty tam się dziwnie zachowywałeś hmm, w jakimś tam pożyciu rodzinnym, czy sąsiedzkim, czy innym Biłeś żonę, piłeś alkohol itd., itd. i tak dalej, i tak dalej I często pacjent, taki jak ty, tej wiedzy lekarzowi nie przekazuje z prostego powodu, bo dobrze rozumie, że jak przekażę, że żeś tam był na gigancie, piłeś, miałeś leczenie odwykowe, to inaczej zostanie to y, troszeczkę wzięte przez lekarza, raczej już troszeczkę cię, y, będzie lekarz do ciebie, może nie tyle uprzedzony, ale y, wnikliwszy, ale Policja często o tym wie i potem piszą takie sążniste y, odwołania, prawda, zamiast sami zakończyć sprawę, no nie nadajesz się z powodu takiego i takiego, Policja ci zabiera i do widzenia, a tak się tam trochę czepiają tego lekarza, stwarzają mu różnych problemów takich papierowych, no bo gdzieś to odwołanie trzeba odesłać, ktoś tam na pocztę musi pójść znaczki kupić i odwrotnie, często to przychodzi poleconym za potwierdzeniem odbioru. Poczta sam wiesz jak pracuje. Ostatnio miałem sytuację, że trzy podejścia na pocztę, kurde i, i, i kolejki takie, że szczególnie w okresie międzyświątecznym i przedświątecznym aż łeb nie rozbolał, prawda? Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia lekarz specjalista medycyny transportu uprawniony do badań na broń. Musisz wiedzieć jeszcze, że do tych tak zwanych patentów strzeleckich zbadać jeszcze lekarz sportowy, czyli nie dość, że musisz powiedzmy, przejść u takiego jak ja, to jeszcze sportowy ma tam swoje trzy grosze do powiedzenia. Akurat nie lekarzem sportowym nie jestem, także nie mam pojęcia, jak ta grupa specjalistów traktuje, powiedzmy, yy, Jakieś tam różne choroby, aczkolwiek wydaje mi się, że pewna filozofia w medycynie jest uniwersalna i dużo jest uznaniówki. Także, jeżeli nie jesteś moim widzem, oczywiście zasubskrybujmy kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy lub obejrzyj kolejny filmik związany z badaniami na broń. Do czego Cię serdecznie zapraszam.